Koksu pięć gram, odleciec sam Kroinę zapomnienia, powiem mi mam Kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam Powiedzię, grałem pewnie Tylko jedna w głowie mam Koksu pięć gram, odleciec sam Kroinę zapomnienia, powiem mam Kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam Mówię nie wiem, aż ja ale mam zjazd, niech tak gwiazd jak choda, leżę, nie, wie, że nie wierzę, co się dzieje. Jak góra złotuje, jak wielkołak do Krzyżyca w powietrzu jak ojca, prze twoją kartą. Rozpuszczam się jak baton, bo leży na bracie Jest jak nie wciągacie braci, kurwa, i mi krzywi. Jak trwał, rady dam, albo nie dał wszystko, kurwa, skaby śledam. W sumie mam już przejebane wszystko, jednak jest sprzedane, ja pierwem z samych no jak udawa ruki, dzień drugi. Bez gdzie jest boż Biała chemia i łane tak wytacza, jakby twój zadział płacisz, albo jedną.